Restauracja Essence w Zielonej Górze Samo centrum miasta Idziemy coś zjeść Czas w kawiarni, a w zasadzie restauracji Essence Mija wolno, ale nieubłaganie Piwka, pół już nie ma Foty idą na Facebooka, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i żarcie się robi przyszły porcyjki z restauracji Sensa. Ekstrawaganckie. Ekstrawaganckie. A to hub. Z kością. Nic, jesteśmy głodni, trzeba coś zjeść. W tej chwili ludzie muszą odżywiać się zdrowo, a nie zjereć. Dobra, zabierajmy się do tego Bożego posiłku. A. Zobaczymy Jaka kość Dobra, trzeba coś zjeść Po długim spacerze Po zielonej górze Każde mięso, każdy kurczaczek i każdy sap z kością smakuje I ziemniaczki też a to, to zdrowe, to... fasola Jaka fasola? Mhm. Fasola? I... i się nie ziemniaczki, tylko ta marchewka Czyli czarny ryż Czarny ryż, zdrowy długoziarnisty Obiadek w restauracji Essenca zjedzony do końca, no nie było trudne, to nie było trudnym to zadaniem, biorąc pod uwagę objętość tego posiłku. Ale puste miejsce w żołądku wypełnimy objętościowo produktem browaru tyskiego, książęca. Co dla żołądka? śmietnika to na talerzu a co dla księcia to książęce a żona? o, widać, że najedzona najedzona a kość zostanie rzucona Zielona Góra 30 kwietnia 2015 roku zjedliśmy ten Boży posiłek skromny ale treściwy jak zwykle człowiek wszystko musi doprawić piwem ile tam? 88,50 kurde co tak tanio? dobra, dzięki dzięki Ci Panie Boże Już, płacimy. Także jak masz ochotę, knajpka fajna, troszeczkę dietetyczna, ale, ale wierz mi, w tej chwili naprawdę zdrowie jest najważniejsze. A nażreć się możesz w domu. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. 30 kwiecień 2015 rok Zielona Góra Także dokończamy dwa piwka czerwone książęce pilznerek z soczkiem i czas do naszego hoteliku Amadeus w Zielonej Górze na ulicy Jedności nie powiem, że narodowej